Mają dziś święto swe, babcia i dziadek Babcia maluje się i oczy błyszczą jej Goli się dziadek ho! Szybko, szybko szykują szybko. się, bo Chodź, nie chcą spóźnić się do, do swoich wnuków Przecież dzieci tak czekają Tak czekają Babcia od samego rana tak uradowana Wodą duczą dzisiaj Jedzie na występy Dziadek ma szczęśliwe oczy Na imprezy chętnie kroczy Hej, bo dla nich najważniejsze wnuki I śpiewa Dla dziadka krawat ma Dla łóżka babci da Dla nic śpiewa. Życzenia będą też Dla babci, która łzy Z radości roni. Dla dziadka z domu buziaków Po serce ma na dłoni Babcia od samego rana Chodzi tak uradowana Wodą nucząc dzisiaj jedzie na występy Dziadek twarzy śliwe oczy Na imprezy chętnie kroczy Hej, bo dla nich najważniejsze wnuki są Dzień. Dzień i w dusia, w i babcia Dziadek i babcia Babcia i dziadek Dziadek Knusio z dziadkiem Babcia z dusio, Babcia Proszykują się, bo nie chcą spóźnić się Do swoich nogów. Przecież dzieci tak czekają Tak czekają Babcia od samego rana Chodzi tak uradowana Podobnoczą dzisiaj Jedzie na występy Ciatek ma szczęśliwe oczy kroczy Hej, Hej, bo dnia. dla nich najważniejsze wnuki są Babcia od samego rana Choć i <todgłosy> tak uradowana Bo donuczą dzisiaj idzie na występy Dziadek masz szczęśliwe oczy Na imprezę chętnie kroczy bo dla nich najważniejsze wnuki są. Dziadek i babcia, babcia i dziadek, dziadek i wnuczek, wnuczka i babcia.